nowy dzień, nowe wyzwanie Ślęża, góra ze mną wybieramy się tam dzisiaj na nią wysokość 750, coś tam metrów i przewyższenie bodajże chyba 500 metrów do góry coś takiego w każdym razie no, rowerkami podobno trudno się wjeżdża odcinek końcowy ale początkowo podobno jest fajnie Wjeżdżamy z Sobótki, jedziemy do góry na razie asfaltem, potem ma być szutr nie wiem co dalej, tak w opisie przynajmniej było. Zobaczymy. To pierwsze ofiary. Brawo! Bawo. Powiedz mi, że już byłam na szczycie, nie? <gry> Dom turysty PTTK pod wieżycą Szlak na pieszych Na pieszych? Aha. Tak, jedziemy rowerkę Witaj samotny wojowniku na szlaku Po malutkim postoju obejrzeniu mapy, dywagacjach jedziemy dalej wodo w skupieniu, w namaszczeniu Jest wojowniczka Droga jest ciężka Czymś jeździmy To nasza droga podgórka jest ta łatwiejsza droga teraz tam będziemy jechać. Dużo lepsza droga, szutrowa. Bardziej pieszo niż rower, ale zdobyliśmy. No czy jak? Jak, no, Honor, jak bardziej pieszo? Conor Honor uratował. No. no. Był, nie wiem jak no. reszta. No. Ale jest, jesteśmy. O, aż rower się zmienił. Nie, rower powinien być wypoczęty, bo był prowadzony cały czas. Ach. Idziemy na wieżę widokową, czy taras widokowy, żeby zobaczyć sobie, jak to wygląda na zewnątrz. Bo tu wszędzie są na razie drzewa. Byliśmy sobie na wieży, poglądaliśmy troszeczkę widoczków. Pan był tam tak miły, że opowiedział nam troszeczkę, że na tej górze od 200 lat jest zalesienie. Wcześniej tego zalesienia nie było. Eee, mówi, że zawsze wokoło był płaski teren i taki stożek. Ta góra to była taki stożek. To opuszczamy górę ślężącą. Zaliczyliśmy przepiękny zjazd, 52 km na godzinę. Skansen, rezerwat Betkowice. Kasia próbuje nam wmówić, że wpadła do studni. A pokaż jak tu głęboko jest. A głęboko jest tak. A tu jest przy jednej chadce, to takie się... otwarte. Otwarte są? Ja otwarte. O, widzieliście jak ona jest nerwowa? Do samochodu patrzę, a tu jest karteczka. I o taki napis. Miłe, nie?